Tradycyjnie najgorszy dzień, aby załatwić cokolwiek w mojej firmie to jest poniedziałek. Wszyscy sobie przypominają, że mają badania do zrobienia po weekendzie. Bardzo dużo ludzi, także nie lubię poniedziałków. Potem yy, lekka poprawa we wtorek, najlepsza jest środa, potem rośnie czwartek, a piątek znowu wszyscy, co przypomnieli sobie, że nie załatwili czegoś w danym tygodniu. Piątki też nie są fajne, ponieważ jest kłopot z dojazdem, ponieważ wszyscy również wyjeżdżają na weekendy.